Widzicie do Pani już więcej zabił, Gutasik szybien. Wypierdala nie, nie potrzebujemy się w naszym składzie. Tychuju przymierzaj, kurpowe samy szydrać. Patrz na nieprzymaj się na ryk. Widzicie do Pani już więcej zabił, Gutasik szybien. Wypierdala nie, nie potrzebujemy się w naszym składzie. Tychuju przymierzaj, kurpowe samy szydrać. Patrz na nieprzymaj się na ryk. Ucie w diy면 już więcej snami. Kutasich krzywy nie Nie nie potrzebujemy czym w naszym składzie. Ty chuj, krzyw. B ty dajdu, kur się grać. A na nie się, w już więcej snami. Kutasich krzyw, nie nie potrzebujemy czym w naszą składzie. Ty chują krzyw. B el dajdu kur negoczę. A na nie się. Wojce, wtopa już więcej na bit, tutaj się krzywym nie poczuj, bo cię w naszym składzie, Tych cholu, szybki, ty kurwo, wyjadłeś się grać, a na nie wzywaj się, moryku, czas się, wojce, wtopa już gęcisz na bit, tutaj się nie poczuj, cię w naszym składzie, ty cholu, szybki, glądaj, ty kurwo, wyjadłeś się grać, a na nie wzywaj się, moryku, czas Pójcie w tupa już więcej zabieg, chutas i nie dać. potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chukrzyb, wie daj, ty kurboby się grać. Chujcie w tupa już więcej zabieg, do się krzywy nie dać. My pierwszy talaj, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chukrzym, wie daj, ty kurboby się grać. Puta nie trzymaj się na rybku Ucień dupa już więcej z nami. Kutarszyk, szybniej! Nie przedaraj nie potrzebujemy, w naszym składzie. Ty chuj, szybniej, daj ty kurba, się grać, na nich zmaleć nary. Ucień tu, już więcej z nami. Kutarszyk, szybniej! Nie potrzebujemy nie w naszym składzie. Ty chuj, szybniej, daj ty kurba, będziemy na Wojciech topa już gęci zabił, tutaj się krzywym niegno, w przepiatranej buci się w naszym składzie, Tych cholu ksy, ty kurwo, weź jeszcze grać, a na nie wzywaj się na ryku, kłaj się. Wojciech topa już gęci zabił, tutaj się krzywym niegno, w przepiatranej buci się w naszym składzie, ty cholu ksy, wyglądaj, ty kurwo, weź jeszcze grać, a na nie wzywaj się nami, nie nie krzyby, biedaj, kurbo, na ryku, Pójcie w tutaj już więcej zabieg, gutas i krzywy nie dać potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chukrzym, wie daj, ty kurboby się grać. A na nie trzymaj się na rybku czasie. Chujcie w tupa już więcej zabieg, Kutasz i krzywy nie dać. potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chukrzym, wie daj, ty kurwa, by się grać. na nie trzymaj się na rybku czasie. Chudźcie w dupe! już więcej z nami kutasi krzywy nie lniaç! nie potrzebujemy! Cię w waszym składzie! Ty chuj BelgIRdaj ty kurbo! Męż Clonej się A ty dla nich w więcej z nami kutasi krzywy nie lniaç! nie potrzebujemy! Cię w naszym składzie! Ty chujangle grży! By gadaji ty kurbo! Męż reconciliation Chłójcie w tupa już więcej zabieg, gutas i krzywy niezbrych nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chukrzywnych, wie daj, ty kurwa by się grać. A na nie trzymaj się o rybku czasie. Chujcie w już więcej zabieg, Kutasz i krzywy nie dać. Ty pierwdalej, nie potrzebujemy cię w waszych składzie. Ty chukrzyb, wiedaj, tych kurbowę się grać. A na nie trzymaj się na rybku Pójcie w tutaj już więcej zabieg, chutas i krzywy nie dać. nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chukrzym, wie daj, ty kurboby się grać. A ty na nie trzymaj się na rybku czasie. Chujcie w tupa już więcej zabieg, puta się krzywy nie dać. nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chukrzym, wie daj, ty kurboby się grać. Puta nie trzymaj się na rybku czasie. Uciew dupę już więcej znabyt, kutaszik szybenielny, nieprzedaj, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty chuj uciew, wypierdaj, ty kurwa, by się grać. Na nieki ma się góry. Uciew dupę już więcej znabyt, kutaszik szybenielny, nieprzedaj, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty chuj uciew, wypierdaj, ty kurwa, by się grać. Na nieki ma się góry. I do w już więcej z nami, kutaci krzymy nie Wypierdala, nie potrzebujemy cię w naszym składzie Tych chuyu krzywy, powiataj ty, ty kurwo, myszam się grać A na nie przyjmuje się na zasią I idzie w już więcej z nami, kutaci krzymy nie Wypierdala, nie potrzebujemy, cię w naszym składzie Ty chuju krzywy, powiataj ty kurwo, myszam jeszcze grać A na nie przyjmuje się na zasią Pójcie w tupa już więcej zabieg, gutas i nie dać potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chukrzym, wie daj, ty, ty kurboby się grać. A na nie przymaj się na rybku czasie. Chujcie w tupa już więcej zabieg, Kutasz i nie dać. potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chukrzym, wie daj, ty, ty kurwa, by się grać. na nie trzymaj się na rybku czasie. Új w już więcej z nami kutasi, krzywy, nie lniasz. N w vaan na ty, chuj, mau szem jeszcze planć, a się nie się do rynku, coś do szaś. już więcej z nami kutasi, krzywy, nie nie potrzebujemy cię w naszym schłanie, ty chuj krzywy. Wiadaj, ty kurbo, mau jeszcze na a ty na nie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 Wojciech topa już gęci zabił, tutaj się krzywym niegno, w przepiatranej buci pojawiałem się w naszym składzie, Tych cholu ksy, wyglądaj, ty kurwo, weź jeszcze grać, a do na nie wzywaj się na ryku, kłaj się. Wojciech topa już gęci zabił, tutaj się krzywym niegno, w przepiatranej buci pojawiałem się w naszym składzie, ty cholu ksy, wyglądaj, ty kurwo, weź jeszcze grać, a na nie wzywaj się na ryku, kłaj Pójcie w tupa już więcej zabieg, góta się krzywy nie dać potrzebujemy cię w waszym składzie tych krzyb, wie daj ty kurwa by się grać nie przymaj się na rybku czasie Chujcie w tupa już więcej zabieg, Kutasz i krzywy nie dać potrzebujemy cię w naszym składzie tych chukrzym, wie daj ty kurwa się przegrać Puta nie, nie, nie, nie przymaj się na rybku czasie Chujcie w dupa już więcej zabieg, gutas się krzywy nie lgaz. potrzebujemy cię w waszym składzie. Tych huju krzywy, wiadaj, tych kurboby żeby się grać. Chujcie w tupa już więcej zabieg, Kutasz i krzywy nie legać. Ty pierwdalej nie potrzebujemy cię w waszym składzie. Tychu, jukrzy, wjadaj, tych się na przygrać. Chłójcie w tupa już więcej zabieg, gutas i krzywy nie dać. Ty pierwdalej nie potrzebujemy cię w waszym składzie. Tychu, jukrzy, wwiedzaj, ty kurwa by się grać. A na nie trzymaj się o rybku czasie. Chujcie w dupa już więcej zabieg, Kutasz i krzywy nie dać. My pierwszy dalej, nie potrzebujemy cię w waszych składzie. Ty chukrzyb, wiedaj, tych kurbowę się grać. A na nie trzymaj się na ryb Pójcie w tutaj już więcej zabieg, chutas i krzywy nie dać. potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chukrzym, wie daj, ty, ty kurboby się grać. A ty na nie trzymaj się na rybku czasie. Pójcie w tupa już więcej zabieg, puta się krzywy nie dać. potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chukrzym, wie daj, ty, ty kurboby się grać. Puta nie trzymaj się na rybku czasie.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 Chłójcie do tupe już więcej zabieg, gutas i krzywy nie dalej, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chukrzywnych, wiedaj, ty kurwa by się grać. na nie trzymaj się o rybku czasie. Pójcie już więcej zabieg, Kutasz i krzywy nie dalej, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty chukrzyb, wiedaj, tych kurbowę się grać. A na nie trzymaj się, rary, się. Nie nie krzyby, biedaj, kurbo, na rybku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 Uciech w dupa już więcej z nami. Kutarszy ksywnieli. Nie przedarę w naszym składzie. Ty chuj ty, kurbo, grać. A ty na nie się grać, na się już więcej z Nie nie w naszym składzie. Ty chuj ty, kurbo, grać. A ty na nie się na Chujcie w dupę już więcej znam je kutasz i krzywy dalej, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chujów, krzywy. WIADAJ TY KURBO, WYŻĘŚĄ się grać. A na nie przyjdziej się, na ręku, krzywaj Chujcie w już więcej znam je kutasz i krzywaj dalej, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty chujów, krzywy. WIADAJ TY KURBO, WYŻĄ JUSZEGRAĆ! A ty na nie przyjdziej się, nami, się krzymy, nie krzymy, biedaj, kurbo, na ręku,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 Ucień tu, już więcej z nami. Kutarszyk, szybniej! Nie przedaraj nie potrzebujemy, w naszym składzie. Ty chuj, ty, kurbo, grać. A ty na nie się grać, na nary. Ucień już więcej z nami. Kutarszyk, szybniej! Nie potrzebujemy nie w naszym składzie. Ty chuj, szybniej, daj ty, kurbo, A ty na Łódźcie w dupa, już więcej zabił, damiast, kutasz i krzywyr nie gniaz. Wyp Hassle a nie w naszym składzie ty chuju krzyw, wypiadaj ty kurbo, wyszam jeszcze grać. A na nie się na rychku, rzasy. Łódźcie w dupa, już więcej zabił, damiast, kutasz i krzywyr nie gniaz. Wyp Hassle a nie potrzebujemy cię w naszym składzie ty chuju krzyw. Wypiadaj ty kurbo, wyszam jeszcze grać. A na nie się na rychku, rzasy. O w dupa już więcej z nami się nie My nie w przepiatrardzie w składzie, ty chuj się grać, na nie się, się. w ryktuj już więcej z nami się nie My nie w w składzie, ty chuj się, się. W już nami, się nie się już Dalej nie potrzebujemy cię w naszym składzie tych chuju krzywy Wypiadaj ty kurbo, myszam mysza, się grać A na nie przyjmaj się na rychku, rzaj się Ucie w dupę, już więcej z nami Kutasz i krzywy nie gnać dalej nie potrzebujemy cię w naszym składzie tych chuju krzywy Wypiadaj ty kurbo, myszam mysza, mysza, grać A na nie przyjmaj się na rychku, Bójcie w dupa, już więcej z nami kutasz i krzymy nie Wypierdala, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chuju krzywy. Wybiadaj ty, kurbo, myszam jeszcze grać. A na nie wziomaj się, nary, krzyżaj się. Bójcie w już więcej z nami kutasz i krzywy nie Wypierdala, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty chuju krzyż. Wybiadaj ty, kurbo, myszam jeszcze grać. A na nie wziomaj się, na krzyżaj Łódźcie w dupa już więcej z nami! Kutaszli krzywy nie liniacz! nie potrzebujemy, Cię w naszym składzie. Tych chólu krzywy. Wypiadaj, ty kurbo! Byszem jeszcze grać, a na nie przymaj się na rybko, Zasio. Łódźcie w dupa już więcej z nami! Kutaszli krzywy nie liniacz! nie potrzebujemy, Cię w naszym składzie, Tych chólu krzywy. Bypiadaj, ty kurbo! Byszem jeszcze grać, a na nie się na rybko, Chodźcie w dupę już więcej z nami, kutaci nie gniaz. Wypierdala nie potrzebujemy w naszym składzie, ty chuju krzy. Biedaaj ty kurbo, wyższa jeszcze grać, a na nie się. w dupę już więcej z nami, kutaci nie gniaz. Wypierdala nie potrzebujemy w naszym składzie, ty chuju krzyż. ty kurbo, wyższa jeszcze grać, a na nie się nie Chłójcie do już więcej zabieg, gutas i krzywy nie nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chukrzywnych, wiedaj, ty kurwa by się grać. A na nie trzymaj się o rybku czasie. Pójcie już więcej zabieg, Kutasz i krzywy nie nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty chukrzyb, wiedaj, tych kurbowę się grać. A na nie trzymaj się rary, kutaszik, nie chulu, daj, kurbo, na rybku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 Łódźcie w dupa już więcej z nami! Kutashi krzywy nieints! Wy pierdalla nie potrzebujemy się w waszym składzie! Ty chują krzyw! Wy biadaj ty... Kurbo, ale się ręk, kruszaj, się. Łódźcie w dupa! Już więcej z nami! Kutarsi krzymy nie kart! Wy pierdalla nie potrzebujemy się w waszym składzie! Ty chuju krzyw! Wy biadaj ty... Kurbo, ale się ręk, kruszaj,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 o ciep już więcej nami, nie, nie w naszym składzie, ty, nie daj, ty, kurbo, ty nie się, w już się grać, na nie się już nie w naszym składzie, ty, nie daj, ty, kurbo, grać. ty nie się, w już grać, na nie Kutasi krzywy nie gnaz, dalej, nie potrzebujemy cię w naszym składzie, tych chuju krzywy. Pijadaj ty kurbo, muszę się grać, a na nie przyjmaj się na rychku, żaś się. w już więcej z nami kutasi krzywy nie gnaz, dalej, nie potrzebujemy cię w naszym składzie, ty chuju krzywy. Pijadaj ty kurbo, muszę się grać, a na nie przyjmaj się na rychku, Chóć się w dupę, już więcej z nami kutasi krzymy nie gniez Wypierdala nie potrzebujemy cię w naszym składzie Tych chu Safe орт ty kurbą being settlersje grać A na nie nielszmaj się w Ray Kurz Hazic Chóć w dupę, już więcej z nami kutasi krzywy nie wniersz Wypierdala nie potrzebujemy cię w naszym składzie Ты chu Liu Krz십 ty kurbo being thế же üffывать A t seva nieimentoszmaj się w Ray Kurz Pójcie w już więcej zabieg, góta się, krzywy nie dać potrzebujemy cię w waszym składzie. Tych chukrzyb, wie daj, ty kurboby się grać. A na nie trzymaj się na ryku. czasie. Pójcie w już więcej zabieg, Kutasz i krzywy nie dać. potrzebujemy w naszym składzie. Tych chukrzym, wie daj, ty kurwa, by się grać. nie trzymaj się na rybku chujcie w dupa już więcej z nami kutasik nie krzywy niegnaż wy pierdelej nie potrzebujemy, czy w waszym składzie ty chuju krzywy chujcie w dupa już więcej z nami kutasik na krzywy niegnaż wy pierdelej nie potrzebujemy, cię w naszym składzie ty chuju krzywy wy pierdelej ty kurbo grać. A ty na nie się na rychku Łódźcie, w dupie. Już więcej z nami kutasz i krzywy nie gniaz. Wy pierdala, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty ch... Wy piadaj. Ty kurbo, muszę jeszcze grać. A ty na nie przyjmaj się na rychku, zezsia. Ch... Wójcie, w dupie. Już więcej z nami kutasz i krzywy nie gniaz. Wy pierdala, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty ch... Wy piadaj. Ty kurbo, muszę jeszcze grać. A ty na nie przyjmaj się na rychku,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 Ojciech w dupę już więcej z nami Qtasi krzywy nielnaz Wy pierdala nie potrzebujemy w naszym schlanie Ty chuju krzywy BYdl jadl angry k call A Ty na się na rychu Ojciech w dupę już więcej z nami Qtasi krzywy nie potrzebujemy Cię w naszym schlanie Ty chuju krzywy BYdl jadl lines Kur potassium A Tyna się na rychku Ulicie w dupa już więcej z nami, kutasi krzymy nie nie potrzebujemy cię w naszym schoadzie. Ty chuju krzywy w zbliadaj, ty kurbo, paddinga nie zrobię, r Argentur. Ulicie w dupa już więcej z nami, kutasi krzymy nie gniaz. Thy pjerdrale nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty chuju krzywy w ty kurbo, happinessem jeszcze grać. A na nie wrzuchaj się, na Sabbathيع, Pójcie w tupa już więcej zabieg, gutas i nie dać nie potrzebujemy cię w waszym składzie. Tych chukrzym, wie daj, ty kurboby się grać. A na nie przymaj się na rybku czasie. Pójcie w tupa już więcej zabieg, Kutasz i nie dać. nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chukrzym, wie daj, ty kurwa, by się grać. A na nie trzymaj się na rybku ujcie w już więcej z nami, kutas i nie potrzebujemy ty w naszym skłonie w tychu krzywy ujcie w dupa już więcej z na kutasi krzywy się z już więcej z nami kutasi krzywy nie, nie potrzebujemy cię w naszym składzie ty chuj krzywy ujcie ty dupa już się na na kutasi się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 Chłodźcie w dupa, już więcej z nami kutasz i krzywy nie gniaz. Wy nie cię w naszym składzie. Tych chują krzywy, wjadaj ty kurbo, myśla jeszcze grać. A na nie przymajcie, się. w do już więcej z nami kutasz krzywy nie gniaz. Wy nie cię w naszym składzie. Tych chują krzywy, wjadaj ty kurbo, myśla jeszcze grać. A na nie przymajcie, narych, krótsza się. Ucień W dupa już więcej z nami. Kutarszyk, szybniej! Nie przedaraj nie potrzebujemy, czy w naszym składzie. Ty chuj, szybniej, daj ty kurba, się grać, się na nich zmaleć nary. Ucień tu, już więcej z nami. Kutarszyk, szybniej! Nie potrzebujemy nie w naszym składzie. Ty chuj, ty kurbo, grać, A ty na nie Chłójcie w tupa już więcej zabieg, gutas i krzywy nie dać. My nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chukrzywnych, wie daj, ty kurwa, by się grać. A na nie trzymaj się na rybku czasie. Pójcie w już więcej zabieg, Kutasz i krzywy nie dać. My pierwszy nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty chukrzyb, wiedaj, tych kurbowę się krzymy, nie nie ty krzyby, biedaj, ty kurbo, grać. A na nie trzymaj się na rybku Pójcie w tupa już więcej zabieg, góta się, krzywy nie dać nie potrzebujemy cię w waszym składzie. Tych chukrzyb, wie daj, ty kurboby się grać. A tu na nie trzymaj się na rybku czasie. w tupa już więcej zabieg, Kutasz i krzywy nie dać. nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chukrzym, wie daj, ty kurwa, by się nie w ty chulu, krzyby, daj, ty, kurbo, grać. A ty nie trzymaj się na rybku Chudzie w dupę. Już więcej z nami kutasz i krzywy nie gnie, w pierdarach nie potrzebujemy cię w waszym składzie. Ty chuj u krzywy dzenga ja grać A na nie się na ryh, kruszaj w Już więcej z nami kutasz i krzywy nie gnie, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty chuj u krzywy dzenga ja ty się na nie się na Chłójcie w tupa już więcej zabił, gutas i krzywy nie dać. Wy pierwsz dalej, nie potrzebujemy cię w waszym składzie. Tych chukrzyk, wiedaj, ty kurwa by się grać. A tu na nie trzymaj się o rybku czasie. Chujcie w tupa już więcej zabieg, Kutasz i krzywy nie dać. My pierwszy dalej, nie potrzebujemy cię w waszych składzie. Ty chukrzym, wybiera ty tych kurbowej się grać. A tu na nie trzymaj się o rybku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 Chodźcie w już więcej z nami, kutarsi krzywy nie gna. Nieprawda, nie potrzebujemy, czy w naszym składzie. Ty chuj, krzywy, pjadaj, ty kurbo, byś się grać, A na nie przyjmuj się, rary. Chodźcie w już więcej z nami, kutarsi krzywy nie gna. Nieprawda, nie potrzebujemy, czy w naszym składzie. Ty chuj, krzywy, pjadaj, ty kurbo, byś się grać, A na nie przyjmuj się, rary, Ojciec. Chłójcie w tupa już więcej zabieg, gutas i krzywy niezbrych dalej, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chukrzyk, wie daj, ty kurwa by się grać. na nie trzymaj się o rybku czasie. w już więcej zabieg, Kutasz i krzywy nie dać. Ty nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty chukrzym, wybieraj, tych ty się grać. A na nie trzymaj się o Bójcie w dupę już więcej zamiast, kutasz i krzyby, nie, My nie potrzebujemy cię w naszym składzie tych chujących. Wy wiatale ty powinsz jeszcze grać, A na nie przyjmujcie na ryhku w dupę już więcej zamiast, kutasz i krzywy nie, nie potrzebujemy cię w naszym składzie tych chujących. Wy wiatale ty kurbo powinsz jeszcze grać, A na nie przyjmujcie na ryhku szasie.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 Ujdzie w d.pe już więcej znamy, kutąd zasi nie Wypierdala, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. ty ch**u krzyż. Wybiadaj, ty kur'bo, będziesz jeszcze grać! A na nie przyjm SIĘ, na ryku w już więcej znamy, kutach się krzemy nie My nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty Te ch**u krzyż, ty kurbo, grać! A ty na nie przyjm SIĘ, na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 chujcie w dupa, już więcej z nami, kutach i krzymy nie gniać... wypy*** array nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chuju krzywy ocus pigiet ay ty, kur** bejeszę i na nie przyma się na nich kru chipset zza chujcie w dupa, już więcej z nami, kutach i krzymy nie gniać wypy*** array nie potrzebujemy cię w naszym składzie. ty chujём salud po i rec � m 용GO bejeszę i nie, nie przyma się na nich kru Chodźcie w dupa już więcej z nami. Kutasz i krzywy nie gna. nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chuuu krzywy. Nie daj ty kurbo, byś o nie grać. A na nie przyjmuj się, nary rysk. Chodźcie w dupa już więcej z nami. Kutasz i krzywy nie gna. nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chuju krzywy. Nie daj ty kurbo, byś o nie grać. nie przyjmuj się, na rysk.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 Ucie w tupaj już więcej z nami, Kutarszyk, szybniej! Nie przedaraj nie w bo składzie. Ty chuj, szybniej, się grać, na niem już więcej z nami, Kutarszyk, szybniej! Nie przedaraj nie potrzebujemy, w nie składzie. Ty chuj, szybniej, daj ty kurba, się na Chłójcie w tupa już więcej zabieg, gutas i krzywy niezbrych nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chukrzyk, wie daj, ty kurwa by się grać. A na nie trzymaj się o rybku czasie. Chujcie w już więcej zabieg, Kutasz i krzywy niezb. nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty chukrzym, ty tych kurbowę się grać. A na nie trzymaj się o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 Chodźcie w dupę już więcej z nami, kutasi krzywy nie gnaz? nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty chuju krzywy! Wy piadaj ty kurbo myszem grać! na się nary! w dupa już więcej z nami, kutasi krzywy nie gnaz? nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty chuju krzywy. Wy piadaj ty kurbo myszem jeszcze na nie się nary. Bójcie w dupa już więcej z nami, kudaś i krzywy nie gniazł, wy nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chują krzywy. Biedaj ty kurbo, bój ja grać, a ty na nie przymaj się na ryhko. Czaj się. w już więcej z nami, kuta się krzywy nie gniazł, wy nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty chują krzywy. Biedaj ty kurbo, bój grać, na nie przymaj się na ryhko.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 Uciech w już więcej z nami. wypierdala nie, Wy nie w naszym składzie. Ty chuj daj grać, A ty na nie się, w już więcej znamie, się nie, nie w naszym składzie. Ty chuj ty kurbo, grać, A ty na nie się, w już w już nie potrzebujemy cię w naszym składzie, ty chuju krzywy. wiadaj, ty kurbo, muszę się grać, a na nie przyjmuj się na rychku, czasie. Chujcie w dupę, już więcej z nami kutasz krzywy nie gnać. Wypiadaj, nie potrzebujemy cię w naszym składzie, ty chuju krzywy. Wypiadaj, ty kurbo, muszę się grać, a na nie przyjmuj się na rychku, czasie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 Łydzie w dupę już więcej z nami kutasz i krzymy nie dalej nie potrzebujemy, cię w naszym składzie Tych chuju krzywy ty kurwa by żaja się grać a na nie przyjmadcie się Ł Lycie w dupę już więcej z nami kutasz i krzymy nie dalej nie potrzebujemy, cię w naszym składzie Ty chuju krzywy prophets ty kurbo, by żaja się grać a na nie przyjmadcie synchronous free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 Chodźcie w już więcej z nami, kutaści krzywy nie Nie potrzebujemy cię w naszym składzie Ty chuj! Krzyw! Wy ty kur.. grać A na nie się na rych przy już więcej z nami, kutaści krzywy nie Nie potrzebujemy cię w naszym składzie Ty chuj! Krzyw! Wy ty kur... się grać A na nie się na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 Bójcie w dupa już więcej z nami. Kutasz i krzywy, nie gnaż. nie potrzebujemy Cię w naszym składzie. Tych chuju krzywy. Będaj ty kurbo, muszę się grać. Ty na nie przyjmuj się na rych, kurczaj w dupa już więcej z nami. Kutasz krzywy, nie gnaż. nie potrzebujemy Cię w naszym składzie. Tych chuju krzywy. Będaj ty kurbo, muszę się grać. nie przyjmuj się na rych, się. Ucie w dupa już więcej z nami kutaści krzywy nie gniaz nie niepotrzebujemy, czy w naszym składzie ty chujuczy a ty kurbo wesoundj się grać a ty o nie przyjmaj tien radek płyczaj w dupa już więcej z nami kutaści krzywy nie gniaz nie niepotrzebujemy, czy w naszym składzie ty chujuczy wypiada approaches źle gra kaufen się grać, o nie przyjmaj tien radek płyczaj się ucie w dupa już więcej z nami Kutaszy, krzywy, Si nie gniaz, My, pierdala, nie potrzebujemy cię w naszym składzie ty chuju krzywy. ty kurbo, mysza, mysza, grać, ty na nie na w dupę, już więcej z nami kutasi, krzywy nie My, pierdala, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. ty chuju krzywy. ty kurbo, mysza, mysza, mysza, grać, ty na nie,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 Chodźcie w dupa już więcej z nami, kutarcie krzywy nie, nie potrzebujemy, cię w naszym składzie Ty chuj, krzywy. Daj ty kurbo, byś ja jeszcze grać, a ty na nie się, nary ub автомобile. już więcej z nami, kutarcie krzywy nie, nie potrzebujemy, cię w naszym składzie Ty chuj, krzywy. Daj ty kurbo, byś ja jeszcze grać, a ty na nie się, nary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 Ucie w tupaj już więcej z nami, Kutarszyk, szybniej! Nie przedaraj nie w bo w składzie. Ty chuj, szybniej, daj ty, kurbo, grać. A ty na nie się grać, na niem już więcej z nami, Kutarszyk, szybniej! Nie przedaraj nie potrzebujemy, w nie w składzie. Ty chuj, szybniej, daj ty kurba, się na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 Chodźcie w dupa już więcej z nami. Kutarsi nie gnaz. nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chuju krzywy? Wy ty kurbo, by jangan grać. nie wyzymaw się na w dupa już więcej z nami. Kutarsi krzywy nie gnaz. nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chuju krzywy. Wy ty kurbo, by jangan grać. nie wyzymaw się na rynko Ucień w dupa już więcej z nami. Kutarszyk, krzywy Nie przedaraj nie czy w naszym składzie. Ty chuj, szybniej, daj ty kurba, się grać, na nary. Ucień już więcej z nami. Kutarszyk, szybniej! Nie potrzebujemy nie w naszym składzie. Ty chuj, ty, kurbo, grać. A ty na nie się na nich Łódź do państwa, już więcej zamiast kum dansí krzymy nie glniaz wy幹é dalej nie, potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych ch어주k sie., wy ty, ty kur** myza jeszcze grać a na nie, przymaj'się na rynku za så Łódź do Tea, już więcej zamiast kum自己 k cum засich nialeg 72, wypisana nie, potrzebujemy cię w naszym składzie. ty chuju krzy... wypiada i ty kur** myzza jeszcze grać a tutaj nie, przymaj'się na rynku za cór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 Chodźcie w dupa, już więcej z nami, kutaci krzymy nie gniesz! nie potrzebujemy cię w waszym składzie. Tych chuju krzywy piadaj ty kurbo, myślą jeszcze grać, na się! w dupa, już więcej z nami, kutaci krzymy nie gniesz! nie potrzebujemy cię w naszym składzie. ty chuju krzywy piadaj ty kurbo, się na nie na nie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 Ucień, tupaj już więcej z nami, Kutarszyk, szybniej! Nie przedaraj nie potrzebujemy, w naszym składzie. Ty chuj, szybniej, daj ty kurba, weźmy się grać, na niem już małych narykować. Ucień, tupaj już więcej z nami, Kutarszyk, szybniej! Nie przedaraj nie potrzebujemy, w naszym składzie. Ty chuj, szybniej, daj ty kurba, weźmy się grać, na niem już małych narykować. Chodźcie w dupę już więcej z nami, kutasi ksywnieli, wreprzdar nie potrzebuje, bo ja będzie w naszym składzie, ty chujujesz, my wiadaj, ty kurba będziesz grać, aby na niemuchali się naręczysz. w dupę już więcej z nami, kutasi ksywnieli, wreprzdar nie potrzebuje, bo ja będzie w naszym składzie, ty chujujesz, my wiadaj, ty kurba będziesz grać, aby na niemuchali się naręczysz.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 Chodźcie w dupa już więcej z nami Ja putasz się krzymy nie gnaż Wypierdala nie potrzebujemy Cię w naszym Tych Ty cholodz many, kurbo, jeszcze muszę grać A ty na nie wrzmiaj się narych kur ise Chodźcie w dupa już więcej z nami More putasz się krzymy nie gnaż Wypierdala nie potrzebujemy Cię w naszym składzie. Ty cholodz many, kurbo, jeszcze ty kurbo, już z нониruses się grać A tutaj nie wrzmiaj się narych kur ise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 Chodźcie w dupa już więcej z nami. Kutasi krzymy nie gna. Ty nie potrzebujemy. Cię w waszym składzie. Tych chuj u krzywy. Wybiadaj. Ty kurbo. Myśmy grać. na się narych. w dupa. Ju więcej z nami. Kutasi krzymy nie gna. Ty Nie potrzebujemy. Cię w naszym składzie. Ty chuj u krzywy. Wybiadaj. Ty kurbo. Grać. A ty na nie się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 Uciek do już więcej zabił, Gutasik szybien. Wypierdala nie potrzebujemy się w naszym składzie. Ty hojuk szyby wydaj, kurpowe samy szydrać. Patrz na nieprzymaj się na ryk. Uciek do panius więcej zabił, Gutasik szybien. Wypierdala nie potrzebujemy się w naszym składzie. Ty hojuk szyby wydaj, kurpowe samy szydrać. Patrz na nieprzymaj się na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 Chodźcie w dupę już więcej z nami. Kutasów krzymy nie gnasz. potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty chuju krzywy. Wiel data i ty kurwo, na nich przymaj się rary. Kurzzaj się. Chodźcie w dupa już więcej z nami. Kutasów krzywy nie gnasz. potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty chuju krzywy. Wiel data i ty kurwo, muszę na nich przymaj się rary. Kurzzaj Wójcie w dupa już więcej z nami kutaci, krzymy! Nie nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Tych chuju krzywe! Wybiadaj! Ty kurbo! Byś za grać! A na nie przyjmaj się na rychku rzekiwket Wójcie w już więcej z nami kutaci, krzymy! Nie nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty chuju krzywe! Wydazi ty kurbo! Byś za grać! A na nie przyjmaj się na rychku bójcie w dupa już więcej z nami kutach i krzywy nie gniaz My nie potrzebujemy cię w naszym składzie Tych chuju krzywy wypiadaj ty kurbo byśak jeszcze grać a ty na nie przymaj się na rytku, rzaj się w dupa już więcej z nami i krzywy nie, nie potrzebujemy cię w naszym składzie Tych chuju krzyw wypiadaj ty kurbo byśak jeszcze grać a na nie przybaw się na rytku, się Qłujciej, w dupa już więcej z nami kutaś i nie, nie potrzebujemy w naszym składzie Ty chuju krzyw G ty kurbo, będziesz jeszcze grać A na nie się w już więcej z nami Kutaś i nie Ty potrzebujemy w naszym składzie Ty chuju krzyw G ty kurbo, się jeszcze grać A na nie się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 Chodźcie w dupa, już więcej z nami, kutasz i nie gnać, potrzebujemy, ty w naszym składzie. Ty chuju krzywy, piadaj ty kurbo, byś tam jeszcze grać. A na nie przyjmę się, chary, Article Jasia. Chodźcie w już więcej z nami, kutasz i nie gnać, potrzebujemy, ty w naszym składzie. Ty chuju krzywy, piadaj, ty kurbo, byś tam na nie przyjmę się, Correct, Article Chujcie w dupa już więcej z nami się krzywy nie, nie w naszym składzie tych ty ty na nie się, już więcej wypierdala nie, nie w się na nie Ksi krzymy nie gnasz, wy pierdala, nie potrzebujemy cię w naszym składzie, tych chuju krzyw, wy piadaj ty kurbo, muszę jeszcze grać, a ty na nie przymaj się na rychku, żaś się. w dupę już więcej z nami, kutasi krzymy nie gnasz, wy pierdala, nie potrzebujemy cię w naszym składzie, tych chuju krzyw, wy piadaj ty kurbo, muszę jeszcze grać, a ty na nie przymaj się na rychku, żaś Chodzcie w dupa już więcej zamień, khi intrinsic nie Ty nie potrzebujemy się w waszym składzie!!! Tych chuiu krzyw, wypiadaj ty kurbo, myszę jeszcze grać! się, na ry beş w już więcej zamień, khirament! K barley krzywy, nie gned... Ty nie się w naszym składzie! Ty chuu krzyw, wypiadaj ty kurbo, myszę się, kutarzy, krzymy, My chuju, krzymy, daj, kurbo, na ryb Chodźcie w dupa, już więcej z nami kutasz i krzywy nie gniaz, wy nie potrzebujemy cię w naszym składzie, Tych chuju krzywy, bylessly ty by Síbbio, grać, a na nie przemaj się, Narych kurczajuésiu. Chodźcie w dupa, już więcej z nami kutasz i krzywy nie gniaz, nie potrzebujemy cię w naszym składzie, ty chuju krzywy, bylessly kurbo, byśmy jeszcze grać, a ty na nie przemaj się, na kurczajuésiu. Budzie w pa już więcej z nami, kutas i nie gnasz! Wypyjedana, w naszym składzie. Ty chuj是的, wypi dodaje ty kurbo grać. A na nie się na rynku zarazie! w już więcej z nami, kutasi i nie giniasz! w naszym składzie. Tych chuj 62 sch ty kurbo modified się na nie Chujcie w dupę! Już więcej z nami kutasz krzywy nie gnać! Wy pierdala, Nie potrzebujemy cię w naszym składzie! Ty chuju krzywy! Nie daj, Ty kurbo, muszę jeszcze grać! nie się, rady, się!